Światło. W tygodniu są inaczej ustawione A może będzie dłużej dłużej, zielony i jedziemy, jedziemy sprężamy się, jedziemy, jedziemy, bo tutaj jest szczyny. bardzo dobrze bardzo krótki, szybki cykl, bardzo dynamicznie trzeba opuścić skrzyżowanie jedziemy prosto na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, na najbliższym w prawo Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo, na skrzyżowaniu w lewo sobie pojedziemy